to byście i mnie uwierzyli, o mnie bowiem On pisał. Jeżeli jednak Jego Pismom nie wierzycie, jakże moim Słowom będziecie wierzyli. Jezus jest światłością pochodzącą z nieba od Boga Ojca. Przyszedł na świat w tym celu, by ludzkość już dłużej nie trwała w ciemnościach grzechu i zła. Przyjęcie Jezusa jest koniecznością, aby doświadczyć wolności i nasycić się światłością, która daje nadzieję i sens ludzkiemu życiu. Niektórzy Żydzi odrzucili Jezusa, ponieważ nie pasował On do ich świata, obnażał ich chorą mentalność i mówił o sobie, że jest Synem Boga. Czytając Ewangelię w ostatnich dniach widzimy, jak narasta napięcie między Jezusem a Żydami. Żydzi sądzą, że walka z Jezusem jest obroną własnej religii i przejawem wierności Bogu. Odrzucając Boga, sądzą, że walczą w Jego obronie. Ta duchowa ślepota może dotykać również każdego z nas, jeśli trwamy uporczywie we własnych wyobrażeniach, a serce zamykamy na działanie Ducha Bożego, może okazać się, że nasza postawa nie ma nic wspólnego z wiernością Bogu. Uważajmy na to, czego słuchamy i komu wierzymy. Jezus zapowiadał, że przyjdzie wielu fałszywych proroków, którzy będą pięknie przemawiać w imieniu Jezusa, ale tak naprawdę będą zwodzić lud, i odciągać go od Boga. Potrzeba nam być ostrożnymi i czujnymi. Z pewnością nie możemy dowierzać w to, co jest jakąś nowością niepotwierdzoną przez Biblię. Studiujmy Słowo Boga i niech ta księga stanie się dla nas pierwszym źródłem dla rozwoju naszej wiary.